Kawiarenka Cafe tosz, Cafe Mauro Lądek Zdrój i piękny pingwin Pan pingwin zaprasza do środka Za chwilę zobaczymy co tam ciekawego serwują w naszej kafe Toch Kawiarenka Cafe tosz. Kafe Mauro I proszę zobaczyć, co żeśmy sobie zamówili Znowu bomby kaloryczne dwa desery Jeden taki owocowy Drugi deser tiramisu No i oczywiście piwo Grosz. Grosz z sokiem A wszystko to Lądek Zdrój I proszę zobaczyć jak niedaleko jesteśmy od Wojciecha Tam mieszkamy sobie w Wojciechu Natomiast Na słodycze przyszliśmy tutaj I jeszcze raz widoczek na nasze przysmaki w kawiarę, kafetosz, w Lądku Zdroju. Czekamy jeszcze na gorącą czekoladę. A to deser, tiramisu. Tak wygląda bita śmietana z czekoladą w to. Natomiast. Tak wygląda napoczęty deser tiramisu Wszystko to w lądku zdroju Kawiarenka, kafetosz W lądku zdroju Czekolada znikła Deser tiramisu Znikł znik <głos> Piwo Grosz i wszystko znikło. Gdzie to znikło? Gdzie to znikło? Pewnie do brzuszka. I wszystko w kawiarence już zjedzone. Oprócz niewypitego piwa. Gdzie mam się Piwo grosz z sokiem Kto psuje grosz sokiem? To ja Ty W lądku Nie, i nie bój Tylko ci to jest Piwo grosz z trawą